Kościół Mariacki sfilmowany 31 kwietnia 2014 roku Dorożki Jeszcze raz Kościół Mariacki I Sukiennice w Krakowie Widoczki prześliczne Tak przygotowuje się Kraków do jutrzejszej majówki Dzisiaj jest środa przyjechaliśmy przed głównym ruchem turystycznym i jeszcze raz mała panorama Krakowa i krakowianki z Wrocławia Jeszcze raz, rząd krakowskich dorożek bialutkie koniki czymś przyozdobione No, atmosfera całkiem świąteczna Tam zobaczysz kościół mariacki W którego kierunku idziemy? Dorożki Kamienice I turystów z Wrocławia, a w zasadzie turystki, filmuje Darek Kraśnicki, również z Wrocławia. Stoję tyłem do sukiennic w Krakowie, a to oczywiście kościół mariacki, niedaleko rynku. A jego okolica wygląda tak. Będzie. Będzie zabawa. Jutro majówka 2014 A ja filmuję to w środę 30 kwietnia Również 2014 parę dorożek tłumy turystów i małżonka turystka z Wrocławia